Pierwsza jazda d'arka Wiesz co? Możesz nawet Teraz do kamery powiedzieć, wiesz? Mhm Rozumiesz? Bo, bo... Dobra To no, jakiś... tak bez dźwięku to jest tam dole Słuchajcie, pierwsza jazda d'arka Mam przyzwyczajenia z kursu Sprawdza po kolei przyrządy, lusterka a inne rzeczy, oczywiście tak trzeba, ale potem poznać e, świeżą postać na motocyklu upewnienie się o możliwości jazdy, skąd my to znamy i startuje dwójka, nawet mu idzie Cieszę się, że klient zadowolony, dobry wybór, na pewno rozsądny, to znaczy nie kupował tutaj Darek męskimi organami, tylko kupił rozsądnie motocykl, to znaczy taki, który go nie pokona i chwała mu za to. Uważam, że tak powinna wyglądać edukacja motocyklistów, powinni zaczynać mniej więcej od takich motocykli i dopiero przesiadać się na większość. Ja Was już żegnam. Myślę, że więcej o nowym nabytku powie Wam już Darek, który zresztą był pomysłodawcą całego cyklu, a jednym z jego objawów jest ten film. Do zobaczenia w salonie Emach.